Wiesz co na tym filmiku widzisz? Powiem ci, że kapkę się zdziwisz. Scena w tle no, idealnie pokazuje, jako świat z, korona, z wirusem bojuje. Te pitrasy ze zatku to są rządy i media, co robią hałasu kupę. Ale po mojemu, to tymi informacjami to ino można podetrzeć dupę. Ci dwaj z przodku to są Szwedzi, co po leku żyją. Łoni to z żadnym koronaświrusem się nie biją. Żyją spokojnie, normalnie, wóbec nie dziwoczom. żegnać by można, nie wierzy moim łoczom. No ale prawda je tako, że wciula nas wszystkich robią i zastraszają. I furturoz to głupsze restrykcje nam wprowadzają. Aż wszyscy na całym świecie udupieni do reszty bydziecie. I nie łudźcie się, że będzie inaczej w cieszyńskim powiecie.